Kiedy trzeba walczyć o dobro dzieci, przyrodę, prawa obywateli czy czyste powietrze. Robimy to my, organizacje społeczne. Teraz chcemy powalczyć o to, by firmy mogły wspierać nasze działania, odliczając 1% podatku CIT. Jeden dla wszystkich. Wszyscy dla jednego. Podpisz petycję na instytut.sprawobywatelskich.pl Spot dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.